Atak hakerski, ćwiczenie bombardowania niedaleko polskiej granicy i kolejne groźby w stronę Polski, czyli jak Putin prowokuje wojnę polsko-rosyjską. Za atak hakerski na podatki.gov.pl odpowiadają Rosjanie. Te słowa powiedział Janusz Ciszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji. Lecz to nie wszystko, co Rosjanie zrobili w ostatnim czasie, aby sprowokować Polskę do wojny. Zapraszam do oglądania. Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem i subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale. Dzięki temu możecie docenić moją pracę i być na bieżąco z wszystkimi newsami. A teraz przejdźmy już do odcinka. I tylko przypomnę, dwa przejścia, Gronowo i up są tymczasowo zamknięte. Jeśli wyczytajcie, że my się na Ukrainie, Padłumycie 300 razy. W swojej agresywnej antyrosyjskiej polityce Zachód przekroczył każdą linię. Za wczorajszy atak odpowiadają Rosjanie. Trzeba to jasno powiedzieć. Dysponujemy informacjami, które w bardzo dużym stopniu uprawdopodobniają, że to ten adwersarz powiedział w graffiti Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji. Sekretarz dodał również, że według Ministerstwa Finansów nie doszło do wycieku danych. To atak, który polega na tym, że blokuje się dostęp do strony a nie blokuje się zabezpieczenia i sprawia, że nasze dane mogą być zagrożone. Podsumowując, nie był to jakiś specjalnie wyselekcjonowany atak hakerski. O to nie musimy się bać. Była to jednak kolejna tandetna próba prowokacji i rozsiania strachu wśród polskiego społeczeństwa. Taka próba miała również miejsce kilka dni temu w rosyjskiej telewizji. Władimir Sołowiej, rosyjski polityk i mistrz propagandy groził Zachodowi, w tym Polsce, którą określił częścią państwa rosyjskiego. To kolejny przykład tego, jak wielki nacisk władze Rosji kładą na propagandę w stronę Polski. Lecz nie jedyny. Są też i próby prowokacji bezpośrednie, tak jak m.in. ćwiczenia wojskowe na granicy. Takie miały miejsce ostatnio w obwodzie kaliningradzkim. Były to ćwiczenia precyzyjnego bombardowania, podczas których bombardowano mosty i łączenia kolejowe na terytorium Rosji. Można by było uznać, że próby przedstawione w tym odcinku to przesada, ale takich prób było jeszcze więcej. Natomiast Polska nie dała sobie w kaszę dmuchać i w ostatnich dniach rozpoczęło się rozbudowywanie zabezpieczeń na granicy z Rosją, podczas którego powstanie między innymi zapora inżynieryjna czy nowy system perymetrii. Także jak widzimy nie ma się czym przejmować, ponieważ są to na razie tylko puste prowokacje ze strony Rosji. Lecz jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek eskalacji na granicy, pamiętajmy, że nasze wojsko jest gotowe na każdy scenariusz z tej serii. To już na tyle z mojej strony w tym odcinku. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu i że zostawiliście pod nim łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego newsa. A ja jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dnia.